bom, ja jestem już tu przygotowana z urządzeniem tutaj podłączonym. Do gniazda jedziemy. Będzie działać. Dzisiaj będziemy instalować akumulatory, są to trzy akumulatory 150A będą one połączone równolegle, jak widać już zacząłem tutaj je łączyć razem Wcześniej po, po, poprowadziliśmy całą instalację elektryczną, wszystkie lampy, pompy, wiatraki i tak dalej USB wyjścia i gniazdka na 230, wszystkie kable zostały pociągnięte, wszystko w peszlach no i teraz wystarczy tylko połączyć to, podłączyć do hybrydy, połączyć panele na dachu. Wejście do, do, do wana też zostało zainstalowane na, na dachu i zaizolowane, żeby tam woda się nie dostawała. No i działamy. Tak, i to wszystko zostało zrobione jeszcze przed zabudową, czyli możecie tutaj zobaczyć na przykład. Mamy jedno wejście tam w peszlu, no i to wszystko jest pod tymi płytami. Więc nasze akumulatory to jest, takie, jak Grześ wspomniał, to są akumulatory na 12V 150Ah i zamówiliśmy je po prostu tutaj w Danii. Um, przywiózł kurier. Um, I tutaj, jeżeli chodzi o kable... Część kabli zamówiliśmy już gotowych, na, nakutych, na, na końcu z tymi oczkami. Uh -huh. A część muszę dorobić sam, bo potrzebuję dłuższe. Zaraz to obrabiam właśnie, to docinamy i będziemy nakładać te tutaj kółka, oczka do zakładania tych, tych oczek kupiliśmy taki, takie urządzenie do, do nabijania po prostu tu się wkłada kabel no i wali się motkiem od góry i to ładnie się zagina i trzymam mocno, tutaj zainstalować jeszcze Będzie dobrze. skończyliśmy instalować akumulatory wszystkie bezpieczniki, wszystkie kable połączone Tutaj zainstalowaliśmy ten hybrydę, właśnie, która przetwarza 12V na 230. Wszystkie kable są oznaczone, co od czego? Tu jest główny wyłącznik 12V w całym panie. Tu jest różnicówka na 230. Tu są bezpieczniki do tego urządzenia. Na razie no nie ma bezpieczników włożonych jeszcze, ale skrzynka na bezpieczniki. Jedyne co pozostaje na chwilę obecną to podłączenie em, paneli słonecznych i podłączenie tych dwóch kabli tutaj do hybrydy i, i to wszystko super. Robimy tutaj lampek. To jest lampka do czytania. Działa, działa, działa i jest regulowana. Tego jeszcze nie jest zamontowana. Ale działa jest innych lampek. Jedna lampka. Druga lampka. Idziemy dalej. Trzecia. Ta, ta jest podłączona do akumulatora innego, więc ta nie działa na te, na te akumulatory teraz podłączone. Ale ta działa. I patrzcie, jeszcze ta będzie działać. Dalecie. Czot! Good job Teraz będziemy pierwszy raz włączać e, hybrydę i zobaczymy czy jest e, przetwarza e, 12 na 230 Pokazuje, że jest 228V pokazuje też, że baterie są prawie pełne. Siema, Grześ. Siema. Tak, z tym 230? Będzie. Będzie? Będzie. Dobra. Zobacz, tylko tu. Check. Wyłączasz? I włączam. włączam. Bam, bam. Ja jestem już tu przygotowana z urządzeniem tutaj podłączonym. Do gniazda jedziemy. Będzie działać. że uchwyty jednak nie pasują na te oryginalne dziury przypadały akurat tutaj co nie za bardzo napasuje więc przesuniemy je w to miejsce i dlatego musimy nawiercić dziury w panelach słonecznych delikatnie je przesunąć i wtedy zamontować te uchwyty i wtedy działać dalej zamiast na oryginalnych dziurach wymierzyłem tutaj już wywierciłem dziurki i po prostu to przesunę o te parę centymetrów także mi nie nachodziło na na ten garbik Układam sobie tutaj kawałek drewna bo mam wiertło coś drugie i żebym nie przebił panela więc jeśli to wchodzi przez ten profil aluminiowy, to blokuje mi się tutaj na takiej odległości. Dlatego to podkładam. Siemanko. Yy, dzisiaj to Dzisiaj e, mam tu pomocnika od e, spraw bardzo potrzebnych. E, będę się bawił trochę z panelami w domu i e, będę skracał kable e, tych paneli, bo jak widać, jest to majonez tutaj, spaghetti, więc to będzie najda, najdalszy panel od e, względem dziury, gdzie będą panele wchodzić do, do środka do wana. Zobaczmy, że tu jest dziura, gdzie wchodzą. E, panele do środka dowana, kable do środka dowana Więc nawet ten najdalszy panel będę skracał e, Najdłuższy kabel To jest ten Tyle mam niepotrzebnego kabla Więc po tego ucina tutaj i, I wszystkie będę podłączał równolegle, czyli wszystkie tu jest plus, wszystkie plusy do tego, wszystkie minusy do tego, a później tylko plus i minus będzie schodzić na dół do, do hybrydy, i tam będzie się działa magia dalej. Więc teraz mogę, że pokażę, jak to szybko się robi. To są złączki MC4, bardzo popularne przy używaniu, właśnie przy budowie takich systemów solarnych łatwe w obsłudze i, i łatwe w montażu. Więc tylko kręcamy to. Ściągamy tutaj zabezpieczenie. No i teraz tutaj tylko wystarczy kominerkami czy specjalnymi tam elektrycznymi obcążkami rozgiąć to. Utnę kabel tam, gdzie potrzebuję tak naprawdę i wtedy to założę. Tak to z minusem tutaj, podobna historia. Tu jest trochę... No, może wystarczy trochę pokręcić i powinno wyjść. Tak. Zaraz biorę się za ucinanie kabli i zobaczymy jak to będzie wyglądać e, Więc tak, uciąłem sobie kabel na odpowiednią długość. <śmiech> I używam tych samych końcówek, które były już, nie, kupowałem, nie kupowaliśmy ekstra, ekstra końcówek do tych kabli, więc, więc trochę mi zajęło rozmontowanie tego, rozgiąłem to te śrubokrętem po prostu eee, tą końcówkę tutaj. Widzę dokładnie to było tak zamontowane. Okay. Teraz zakłada to z powrotem tam gdzie już kabel, kabel uciąłem, e, zredukowałem Więc zaczynam od tej nakrętki. Później jest taka specjalna jakby uszczelkać na ten kabel. Później jest taka specjalna jeszcze blaszka, która później tam wspina to wszystko jakby delikatnie. Mogę zauważyć tą końcówkę z powrotem. Ścisnąć to wszystko ładnie. Czy się uda? Sobie, dopycham sobie to wyżej. To jest akurat kabel plusowy, więc e, zaparę tą końcówkę. Sprawdzam, czy to wchodzi do końca. O, bo widać, czy wchodzi do końca, czy nie wchodzi do końca. Dopycham tą uszczeleczkę i ten, ten dęcik, który tam spina, wszystko I takie. Mały klik tam musi być, to on wtedy wchodzi tam, tam, gdzie ma wchodzić. Nie wiem, czy to będzie słychać. No i teraz, jak już to do, wszystko tu widzę, że oni to oryginalnie, oni to trochę kleju dali na to i, i trochę ciężko jest to odkręcić, ale można też kupić specjalne klucze do tego rozkręcania i skręcania, jeśli ktoś chce się bawić to na no poważnie. No i tak wygląda plusowy e, więc teraz e, pokażę jak będę robił dalszą część e, tej instalacji połączenie będzie równoległe czyli daje nam to e, takie same parametry 12V na koniec e, i 480W każdy panel jest 160W czy 160 480 a to, że połączymy równolegle, daje nam takie samo na, na, na napięcie 12V. Yy, więc wszystkie to są plusy tutaj. Nie, to są minusy. Ta wtyczka jest plusowa. Ta, ta, ten trójnik. Wszystkie minusy idą razem. Ona, jak widać, to jest taka czerwona uszczelka. To jest wszystko szczelnie połączone. Woda w ogóle nie wchodzi. Tak wygląda. Teraz wszystkie plusy razem tak samo. Bądą. Jesteśmy teraz w domu i panele są odwrócone. E, Tym częścią naświetlaną do dołu, więc nie ma obaw, że coś tu jakieś e, będzie to z I teraz dodatkowe dwa kable tu są, e, będą podłączone plus i minus i to już leci na dół do hybrydy i tam już idzie tak to będzie wyglądać na koniec tyle kabli zostało po ucinanych więc taki, taki dobry, dobry, mm, e, dobry tip dla wszystkich którzy planują taką, tego typu instalację podobną trzech paneli nie kupować ekstra kabla bo dużo kabla zostaje na przykład tu około, nie wiem, ponad 4 metry kabla mi zostało, więc, więc dobrze skupić tylko sobie końcówkę plus i minus ekstra, a nie ekstra kable. My kupiliśmy ekstra kable, no i niestety no, nie do końca one są potrzebne. No ale dla wszystkich, którzy planują tego typu inwestycji i zabawę, to to dobry, dobry pomysł, żeby nie kupować ekstra kabli, tylko ekstra końcówki. To wszystko.